coraz więcej tych pięknych świetlistych gruszek w niebie stają jedna za drugą tam zaraz będzie leciał tu już jeden leci patrzcie jak to pięknie wygląda cuda prawdziwe cuda ciepłe powietrze podnosi takie duże ciężary do góry O, idzie w górę balon. Super, pięknie. Zaraz drugi będzie szedł. Brawo, brawo dla załogi. brawo.